Jeśli jesteś zalogowany, twoje postępy są rejestrowane. Możesz więc sprawdzić, co robiłeś na Khan Academy. Aby się zalogować, trzeba założyć konto. W tym filmie pokażę, jak założyć konto, jeśli masz skończone 13 lat. W kolejnym pokażę, jak to zrobić, jeśli jesteś młodszy. Zacznijmy. Aby się zalogować, kliknij Zaloguj w prawym górnym rogu ekranu. Są trzy sposoby zalogowania się do Khan Academy. Z konta Google, z konta na Facebooku lub z konta Khan Academy. Aby założyć nowe konto, kliknij Utwórz, obok pytania Nie masz jeszcze konta. Do utworzenia konta na Khan Academy możesz użyć dowolnego z twoich adresów e-mail. Po prostu wpisz tu adres. Podaj datę urodzenia, pamiętaj minimum 13 lat i kliknij Start. Na adres e-mail, który podałeś, zostanie wysłany list. Gdy zajrzysz do swojej skrzynki, znajdziesz w niej list od Khan Academy. W liście jest link. Kliknij go, a będziesz mógł skonfigurować swoje konto. Wpisz swoje imię. Wybierz nazwę konta, pod którą będziesz widoczny w portalu. I wpisz wymyślone hasło. Będziesz go używać do logowania się do Khan Academy. Kliknij Dołącz i gotowe. Twoje konto zostało właśnie utworzone. Zalogujesz się tym adresem e-mail i wybranym przez ciebie hasłem. Możesz już się zalogować. Pamiętaj, użyj adresu e-mail i wybranego hasła. Po zalogowaniu znajdziesz się na twoim profilu, gdzie będzie widniała data założenia konta, twoje imię, nazwa konta i sugestie, od czego powinieneś zacząć na Khan Academy.